Ja <Ły> jestem <ochliieurs> Krzysztof, to tam. Dostałeś paczkę, to. to Zobacz, jakieś ubrania chyba. Co to jest? Przeczytaj, do kogo adresowane? Krzysztof Kononowicz. Zakreślony. Kto napisał? Może w środku będzie list. A miejscowość jaka na górze tam napisana jest? Stary Sącz? Zakreślony o, o, a, z boku, a z boku? Zakreślonego z boku tam jest napisane, długopisem Lok... Tel... O tu, jaka tu miejscowość jest? A weź przyczytej Weź przyczytej, tam Lok, Bochnia Bochnia, tak? tak? Tam gdzie sól R Wydobywają no. Kopalnia soli jest w bokni. Może sól przyjeździe. Może. O roze mi to o. Może sól przyjeżdżę. Może O to rzeczy nie przypomniałem soli, czego przypomnienia. A ty już beczkę soli zjadł w życiu swoim? Soli. Coś jest Jakby zegar z kukułką Ty, nie wariaty? No, o, coś tam fajnego widzę Uuu, a co to jest? Kubeczek chyba piękny Pokaż do, do kamery Co to za kubeczek? Z miłością w angielsku. Co tu napisane jest? Pokaż. Od Solidarności. Ale palcami zesłaniesz napis. Co? Nie będzie niczego Krzysztof Kolonowicz, Solidarność na, na prezydenta. Solidarność na prezydenta. A z drugiej strony co jest? O, to te sam co tutaj, chyba, nie? Tak. Ale tu Solidarność. Super. Elegancko. I szanowny Państwo, widzicie? Dowód jest oficjalny nawet ten sam krawacik, ten sam, ta sama koszulka moja, co byłem przewodniczącym kandydat numer cztery. Co byłem pre, e, przewodniczącym regionu, dwóch regionów, bo kiedyś tak się pisało region Warmińsko i region Białostocki byłem przewodniczącym Solidarności tak? proszę panowie mam prośbę jak przysyłacie coś to tyle, nie przysyłajcie Eee, mnie, ćwińcła. Na tej folii dobrze leży. Wiesz? Co? Na tej folii dobrze się leży. Leży się? Dobrze, na folii tej dobrze się leży. Ona taka miękka jest. Wiem. O tu rozlejmy. O! Tu. Znowu trzeba! Kupić. Kawał wziął mi Ale ona mnie nie potrzebna. Co? Polia? No. Chcesz? Nie. Wybieraj ją. To drzewka możesz winy na zimę. Pokaż co to jest. To jest ta sama firma. A co w środku? Do siebie. Uu, a co to jest? Major. A co to napisane? Pokaż. Od, od Majora? Smacznej kawusi? Smacznej ka kawusi. O. I róże. No i pokaż tam. Z drugiej strony. No. Od majora. Dla majora. majora. Od majora. Od majora. To dla mnie. Bo ja co major, to dla mnie. ja to bym nie pił. Ty masz no. swój, mas swój kubeczek. Czekaj, ustawmy te dwa kubeczki, ja zrobię zdjęcie. I później złożymy je, dobra? Zdjęcie zrobię. Żeby. postawię ja postawię obok siebie, a później złożymy do, do pudełka Hej! Daj mi.. Poduszkę będziesz miał, zobaczyć. Zrobisz z tego poduszkę fajną. O! o. Muszę doczyć. Nie, nie muszę. Szanowny panie Krzysztofie Oroz Wójciechu. O, do nas ruch. Na samym początku listu chciałem złożyć panom świąteczne życzenia wiel wiele pysznego mleka od odkrutki. O bo Jak i smakowitego rozpucha dla pana Wojciecha. O, wiemy jak ciężko Pan ma Pan. W utrzymaniu porządku ładowy Belwederze Bożym. Strasz miejska robi Panu tylko na złość i wspiera, wypiera wszystkich narko. Wiera wszystkich narkomanów w okolicy, także jednego pasożyta, który mieszkał w pańskim Domu Bożym. kieruje od razu pytanie, kiedy zamierza zrobić Pan coś z tym fa fa fantem i wywalić narkomana na bróg, by w końcu zobaczył, jak dobrym, akuratnym człowiekiem Pan jest. Wszyscy z okolicy morlimy się za Pana, Panie Krzysztofie. U nas jest u, już Pan uz, uznany za męczennika Bożego, sercem krwawiącym i łzami smutkim, opatrzonym przez Maryję, dziewicę, czy najświętszą. Przecież chwyciłem również jedną korespondencję z pewną kobietą i Wojciecha S. Borodą. Naprawdę nie chcę, ale muszę zamieścić tu dowody na drugiej stronie listu, w których jest Pan ostro szlakowany. przez tą osobę. Wszystko jest związane z ogłoszeniem, danym przez majora, w którym chcę ściągnąć kobiety, aktorki do swoich filmów. O, miała przyjechać kobieta, autor filmu pornograficznego, który miałby być nagrywany w Belwederze na strychu bez pana zgody i wiedzy. Proszę o, o tej, proszę, proszę o porozmawianie o tej sprawie z wojskiem. To jest coś napisali tam, tam? Czy to nie jest już list? Tu właśnie zobaczy pan dowód na to, jakim je, nie jest akuratnym człowiekiem jest pan Wojciech. Bardzo mi przykro, że musi pan to wszystko przeżywać, utrzymywać tego człowieka. On powie całe on powie całe te, że on kupuje i pieniądze daje, ale to Pan jest właścicielem posesji. Panie Krzysiu, i tylko Pan może na szkolę sprawować władzę. Pro, proszę w trybie natychmiastowym zrobić porządek z tym ćpunem. Co idzie? Nie, takie życiaki. Na e, pocieszenie przesyłam Panu Kubek Boży z prezydenta prezydenta Mam. Nadzieję, że mleko będzie jeszcze pyszniejsze dla majora. Też jeden znalazłem, ale przyda mu się chyba co najwyżej pod mostem. Jak go, Krzysiu, w końcu wyjedziesz z swojego domu Bożego. Tak, Krzysiek, a ty, co z tymi, co z tymi kobietami Majora? Jak Kasia Basia co było? Ale, ale to nie Wojciech. Nie, to dzieciaki. Dzieńcie robi. Coś, po, coś postawili tutaj na skrzydze Tobie. Może piwo albo, i zobacz. Albo mleko. I zobacz. To jak będę wychodził to zobaczymy. To jeszcze raz zobacz. Nie, poczekam niech pójdę sobie. I powiem... Dla, dla was, dla ciebie. Nie podpisałeś się kto nawet. Nie ma podpisane? Nie ma. E, gdzie ta Muszę mieć. masz nożyczki letnij sobie nie nie to się ładnie schodzi widzisz o tu wklej od razu do, do listu przyklej to jest z bochni eee. bardzo dziękuję ale ładne nagrody prawda? bardzo dziękuję za prezent ładny za uczciwy list Boże, z całego serca człowieku że przysłałeś dwa kubki i no jeden chyba dla Majora Kuba będzie oddam bo muszę, bo piszę napisałeś na Ciebie a nie wiem dla kogo nawet bo nie, wiem. nie ma tu tylko postać od Majora. To wypada na mnie. Nie wiem. Nie wiem.